Dawno, dawno temu w zamku wypełnionym muzyką żyły nie jedna, nie dwie, ale dwanaście tańczących księżniczek. Cześć, to ja, Barbie. Gram Genevieve, jedną z sióstr w Barbie i dwanaście tańczących księżniczek. Jeśli kochasz muzykę i taniec tak bardzo jak ja, bardzo spodoba Ci się film i wszystkie dodatki na tym dysku. Jeśli chcesz oglądać już film, wybierz Odtwórz film za pomocą swojego pilota. Wybierz Radosne tańce, aby móc dołączyć do wspaniałej zabawy. Jeśli wybierzesz Moje ulubione sceny, będziemy mogły oglądać wybrane sceny z Barbie i 12 tańczących księżniczek. wykonej wyboru używając swojego pilota.